Na tym filmie pokażę sposób księgowania środków pieniężnych i kredytów bankowych na przykładzie 11 typowych podstawowych operacji, które mogą dotyczyć zdarzeń gospodarczych mających wykorzystanie środków pieniężnych i kredytów bankowych. Sposób rozwiązania jest tutaj poniżej. Jeśli chcecie dowiedzieć się w jaki sposób, dlaczego następuje taki, a nie określony sposób księgowania, po prostu zapraszam do obejrzenia dalszej części tego filmiku. Operacja numer jeden ma treść taką. Firma pobiera gotówkę z banku do swojego, swojej kasy w wysokości 10 tysięcy złotych. Oznacza to tyle, że pobiera gotówkę z banku. A więc na koncie rachunek bankowym, który, bankowy, który jest kontem aktywnym po stronie kredytowej następuje zmniejszenie kwoty powiedzmy tego konta aktywnego na 10 tysięcy złotych, oznaczamy to oczywiście numerem 1 i przeksięgowujemy na drugie konto aktywne o nazwie kasa po przeciwnej stronie z numerem 1 dokładnie w tej samej kwocie 10 tysięcy złotych, która była tu w treści tej operacji określona. Druga operacja, firma przekazuje 8 tysięcy złotych z kasy na, do swojego rachunku bankowego. Oznacza to, że to jest operacja jakby przeciwna do tej pierwszej, czyli na koncie aktywnym kasa następuje zmniejszenie o 8000 zł, czyli na stronie kredytowej zapisujemy, że będziemy mieć mniej o 8000 zł i ta sama kwota pojawia się na drugim koncie aktywnym, które jest oczywiście tym rachunkiem bankowym i rejestrujemy ten zapis po przeciwnej stronie, czyli tym razem debetowej w tej samym numerze i o tej samej kwocie. Operacja numer 3 firma otrzymuje 50 tysięcy złotych z tytułu przyznanego kredytu bankowego na swój rachunek bankowy. Tutaj oczywiście w tej operacji wiemy, że pieniądze są przelewane na rachunek bankowy, a więc na pewno kontem, który bierze udział w tej operacji gospodarczej jest rachunek bankowy i na tym koncie aktywne następuje zwiększenie po lewej stronie debetowej kwota 50 tysięcy z numerem trzecim, ale w związku z tym, że się pojawiły pieniądze jednocześnie mamy wzrost zobowiązań, czy to długo czy krótkoterminowych, ale ogólnie kredytów bankowych i jest to konto pasywne, na którym zwiększenie jest o kwotę 50 tysięcy złotych, operacja numer 3 i mamy w tym momencie wzrost tego zadłużenia. Operacja numer 4. Firma dokonuje spłaty raty kredytu bankowego w wysokości 5000 zł. Tutaj, jakby nie w odpowiedniej kolejności, ale mamy operację numer 4, ponieważ na koncie bankowym, jak było zadłużenie na 50 tysięcy, Mamy w tym momencie zmniejszenie tego zadłużenia, czyli po przeciwnej stronie, gdzie na koncie pasywnym po debetowej następują zmniejszenia. Operacja numer 4 na kwotę 55 tysięcy i jeżeli jest tu była informacja, że spłata raty kredytu, to te pieniądze wychodzą z rachunku bankowego po przeciwnej stronie niż tu była debetowa, tu jest kredytowa i na koncie aktywnym mamy zmniejszenie o 5 tysięcy złotych. Operacja numer 5 mówi o tym, że firma przenosi niespłacony kredyt bankowy w wysokości 20 tysięcy na zadłużenie przeterminowane. Oznacza to tyle, że jeżeli był kredyt na 50 tysięcy, udało nam się spłacić 5 tysięcy, to oczywiście Saldo końcowe tego zadłużenia to jest 45 tysięcy, ale w tej operacji uznajemy, że część tego kredytu, może jakiś wcześniejszych kredytów, będzie naszym kredytem przeterminowanym, a więc na koncie kredyty bankowe następuje wyksięgowanie części tego zadłużenia. Oczywiście jak to jest konto pasywne, to po stronie debetowej następuje zmniejszenie stanu tego konta, i ta kwota pojawia się na w korespondującym koncie kredyty przeterminowane w wysokości 20 tysięcy. Jeżeli to było po stronie debetowej, to tutaj po kredytowej, gdzie oczywiście to też jest konto pasywne, i zwiększenie salda tego konta oczywiście następuje po stronie kredytowej, czyli tej prawej. W operacji numer 6. Firma spłaca ten kredyt przeterminowany w wysokości 20 tysięcy złotych. Oznacza to tyle, że już nie będziemy mieć kredytu przeterminowanego w wysokości 20 tysięcy i wyksięgowujemy operacją numer 6 na kwotę 20 tysięcy tą wartość zadłużenia przeterminowanego i uznajemy, że to było spłacenie z rachunku bankowego, a więc na koncie aktywnym po stronie kredytowej następuje zmniejszenie o 20 tysięcy z tym numerem 6. Dokładnie w tej samej operacji, tyle że po przeciwnej stronie. Operacja numer 7 mówi o tym, że firma dokonuje wpłaty własnej gotówki w wysokości 2000 zł do swojego rachunku bankowego, jednak bank nie potwierdza jej otrzymania. Oznacza to tyle, że Tutaj w operacji siódmej, tu mi zabrakła ta kwota, a mamy 2000 zł jako kwotę wychodzącą z, z kasy, czyli z formy gotówkowej, ale nie możemy tej kwoty ustalić, że jest ona kwotą, która się pojawi na rachunku bankowym, ponieważ mamy szczególny przypadek, bank nie potwierdza jej otrzymania, nie jest to tak jednoznaczne, a więc na pewno następuje wyksięgowanie z konta aktywnego kasa, Kwoty 2000 zł, i ta kwota pojawia się w formie innych środków pieniężnych. Czyli nadal są to nasze środki pieniężne, tyle że nie zaksięgowane na koncie rachunek bankowy, czyli że tak powiem, gdzieś w drodze, bym tak powiedziała, te pieniądze są. A chwilowo są w zawieszeniu. W operacji ósmej firma otrzymuje takie potwierdzenie wpływu 10 tysięcy złotych na swój rachunek bankowy. Oczywiście te 10 tysięcy złotych nie musi wynikać z tego, że wpłaciliśmy 2000 zł z kasy ostatecznie później na rachunek bankowy. Jest to oczywiście jakaś przykładowa operacja i na koncie, która rejestruje takie pieniądze w drodze mamy 10 tysięcy złotych wyksięgowywane, bo to oczywiście jest konto aktywne i te 10 tysięcy złotych pojawia się po przeciwnej stronie na koncie już ostatecznym, rachunek bankowy w wysokości 10 tysięcy złotych. W dalszej części zadanie ma kontynuację w operacji dziewiątej. Firma opłaca prowizję i odsetki od kredytu w wysokości trzech zł. złotych. A więc jeżeli firma opłaca jakąś prowizję od kredytów trzy zł, złotych, to dokonuje to najpewniej domyślnie z rachunku bankowego, bo nie jest powiedziane, że wpłata jest gotówkowa, a więc z rachunku bankowego Wychodzi kwota 3000 zł, ponieważ jest to oczywiście konto aktywne i wszystkie opłaty, prowizje związane z kredytem bankowym, czyli z operacjami finansowymi, odnotowywana jest w formie kosztów finansowych na koncie tutaj takim nazwijmy wynikowym, czyli jakby służącym później do właściwego rozliczenia wyniku finansowego. Na koncie koszty finansowe odnotowana jest ta kwota, i musi mieć na pewno dopisek finansowy. Operacja dziesiąta informuje o tym, że firma otrzymuje od banku odsetki w wysokości 500 zł za środki pieniężne ulokowane na swoim rachunku bankowym. Co to oznacza? Że jeżeli my jako firma otrzymujemy odsetki bankowe, to znaczy i będzie to dla nas jakiś wpływ gotówkowy na kwotę 500 zł i jednocześnie możemy to odnotować na koncie Przychody finansowe, ponieważ koszty tutaj są z kredytami, a tu przychody związane z kredytami czy z lokatami odnotowane, Więc tutaj odnotowujemy kwotę 500 zł, która do nas wpłynęła, ale jest ona odnotowywana jako z tytułu przychodów finansowych. Operacja 11 mówi nam o tym, że firma opłaca koszty usług bankowych, nazywane tutaj kosztami manipulacyjnymi w wysokości 100 zł. Jeżeli my jako firma opłacamy koszty usług bankowych, to z rachunku bankowego jako konta aktywnego wychodzi kwota 100 zł z numerem 11 i ta kwota traktowana jest jako usługi obce. Skończyłam omawianie tego zadania. Mam nadzieję, że Wam wyjaśniłam sposoby księgowania operacji związanych ze środkami pieniężnymi i kredytami bankowymi. Jeżeli macie potrzebę, Zapraszam do pozostałych filmików, na innych przykładach możecie lepiej sobie przybliżyć sposób księgowania operacji gospodarczych związanych z wieloma elementami, czy to z leasingiem, amortyzacją, wartościami niematerialnymi i prawnymi. Co dusza potrzeba, zapraszam do oglądania. Pozdrawiam.